Troja Karpacka, niedaleko Jasła To jest tak zwany Majdan Jakieś umocnienia wojskowe Czyli wały ziemne Wał ziemny, a tutaj zrekonstruowana część takiego wału obronnego czyli prędzej to palisada Podobno zajmuje to 0,63 hektara tam jakieś prace wykopaliskowe no i podążam dalej w kierunku razem z wycieczką 12 sierpień 2013 roku, wtorek rekonstrukcja odcinka obronnego wału wczesnośredniowiecznego o konstrukcji przekładkowej otaczającej Majdan Grodu a dalej, wał ziemny i ten wał tak prawdopodobnie był wokoło tego Majdanu I dwa domki, które podobno stały w tym miejscu kiedyś. A, a tak wygląda Majdan Karpackiej Troi. Sfilmowany przeze mnie 12 sierpnia 2013 roku. Wtorek, widać wały ziemne. A wycieczka zbliża się do następnego, do następnej rekonstrukcji wału. Tam jakieś prace archeologiczne, tam rekonstrukcja wału drewnianego. Umocnienia jakieś drewniane. I domki, które podobno były w tym miejscu dawno, dawno temu.